W programowaniu jeżeli jakąś operację chcemy wykonać wielokrotnie to w tym celu używamy pętli. Python oferuje nam kilka rodzajów pętli. Pierwszym z nich jest pętla for, służąca do iterowania po elementach pewnej kolekcji, czyli jest to pętla typu for each. W Pythonie nie ma tak zwanej pętli ogólnej, czyli odpowiednika for znanego np. z języka C, gdzie mamy wydzielone sekcje inicjalizacji, warunku i zmiany wartości oraz blok instrukcji wykonywany w ramach pętli. Na ekranie widzimy przykład pętli iterującej po kolekcji elementów zapisanej w nawiasach kwadratowych. Dokładniej jest to lista, ale do tematu różnych kolekcji jeszcze wrócimy. Pętla rozpoczyna się od słowa kluczowego for, po którym występuje nazwa zmiennej, pod którą będą podstawiane elementy kolekcji. Następnie mamy słowo kluczowe in, po którym podana jest kolekcja, po której pętla będzie iterować. Należy zwrócić uwagę na podobieństwo składniowe do przypadku definiowania funkcji. Tutaj również mamy dwukropek rozpoczynający blok kodu i blok kodu wydzielony wcięciem. Instrukcje składające się na ten blok kodu zostaną wykonane dla każdego obiegu pętli. Metodą na symulowanie pętli ogólnej w celu iterowania po przedziale liczb całkowitych jest użycie instrukcji Range, która przyjmuje od jednego do trzech argumentów. Jak widzimy na ekranie, użycie instrukcji Range z jednym argumentem odpowiada podaniu listy liczb całkowitych od zera do elementu o jeden mniejszy od podanego. Wersja dwuargumentowa pozwala na określenie obu krańców przedziału liczb całkowitych, po których iterujemy. Jak widzimy przedział ten jest lewostronnie domknięty i prawostronnie otwarty, czyli pisząc od 2 do 5 dostajemy 2, 3 i 4. Jest to powszechna reguła dotycząca podawania zakresów w Pythonie. Dodanie trzeciego argumentu pozwala na określenie kroku iteracyjnego, czyli tego, co którą wartość bierzemy. W przykładzie widocznym na ekranie bierzemy co drugą wartość od 1, dopóki jest ona mniejsza od 9. Zamieniając krańce przedziału i podając ujemną wartość kroku, możemy uzyskiwać listy liczb w odwrotnej kolejności. W prezentowanym przykładzie dostajemy 9 i kolejne liczby od dwie mniejsze, dopóki są większe od 1. Instrukcja Range pozwoli nam na iterowanie po liczbach ujemnych, ale nie pozwoli na iterowanie po liczbach niecałkowitych. Drugim rodzajem pętli występującej w Pythonie jest pętla while. Pętla ta rozpoczyna się od słowa kluczowego while, po którym następuje warunek logiczny i dwukropek rozpoczynający wcięty blok kodu. Wykonuje ona swój blok instrukcji, dopóki podany na wstępie warunek jest prawdziwy. Pętla ta pozwala między innymi na stworzenie pętli nieskończonej, co może być wynikiem błędu, ale często jest użyteczne i stosowane celowo oraz na iterowanie po liczbach niecałkowitych, co pokazane jest na ekranie. Pętla ta pozwala też na bardziej złożone operacje zmiany wartości zmiennej iteracyjnej niż proste jej zwiększanie, czy też zmniejszanie o stałą wartość tak jak było to w instrukcji Range. Na ekranie widzimy przykład takiego użycia pętli While do obliczania mniejszych niż 20 wartości pewnego znanego ciągu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na operację wielokrotnego przypisania, w której po lewej stronie znaku równości mamy n zmiennych, a po prawej stronie n wyrażeń, których obliczone wartości zostaną przypisane do tych zmiennych. Jako że obliczanie wartości wszystkich wyrażeń po prawej stronie odbywa się przed dokonaniem jakiegokolwiek przypisania, operacja taka pozwala na przykład na zamianę wartości dwóch zmiennych między sobą bez użycia zmiennej pomocniczej. Pojawiło nam się pojęcie prawdziwości pewnego warunku. Python może być wykorzystany nie tylko jako kalkulator operujący na wartościach liczbowych, ale także do obliczania wartości wyrażeń logicznych w oparciu o wbudowany typ bulin, Wartościami tego typu jest True i False, oznaczające odpowiednio prawdę i fałsz. Należy zauważyć, iż pisane są one z wielkiej litery. Do wartości tego typu ewoluowane są wszelkie warunki oparte na nierównościach i równościach, takie warunki porównujące zapisujemy standardowo, jak w zdecydowanej większości języków programowania. Równość to dwa znaki równości, nierówność to wykrzyknik i znak równości, nierówności ostre to znaki mniejsze, większe, czyli nawiasy trójkątne, nierówności nieostre to znaki mniejsze, większe z dodanym po nich znakiem równości. Na zmiennych, czy też po prostu wartościach tego typu możemy wykonywać operacje logiczne takie jak koniunkcja, czy alternatywa. W Pythonie operatory dla tych działań mają postać słowną, jeżeli oczekujemy spełnienia obu warunków, łączymy je operatorem AND. Jeżeli wystarczy nam spełnienie tylko jednego, operatorem OR negację zapisujemy przy pomocy operatora NOT. W Pythonie nie ma operatorów logicznych zapisywanych np. jako podwójny ampersand. Istnieją operatory bitowe zapisywane z użyciem pojedynczego ampersanda, pojedynczej kreski pionowej itd., natomiast nie są to operatory logiczne. Co prawda zadziałają one sensownie dla typu logicznego, ale na przykład mają inny priorytet, co widać w przykładzie pokazanym na ekranie. Jeżeli operacje logiczne wykonujemy na innych typach zmiennych, zostaną one skonwertowane na typ logiczny. Konwersję taką możemy też wykonać jawnie poprzez napisanie ból od wartości, którą chcemy skonwertować. Jak widzimy na ekranie liczba 0 odpowiada fałszowi, a liczba o wartości różnej od 0 prawdzie. Oprócz operacji porównań wartość logiczną zwracają różne funkcje, a także operator IN, który może być użyty do sprawdzenia, czy wskazany po jego lewej stronie element znajduje się w kolekcji wskazanej po prawej stronie. Operacje porównania możemy wykonywać także na danych różnych typów i na ogół będzie to działało rozsądnie. Szczególną uwagę należy zachować jednak porównując liczby zmiennoprzecinkowe, gdyż jak widzimy na ekranie, może to zadziałać nieprawidłowo. Wiąże się to z błędami numerycznymi i wynikiem operacji dodawania, jaki uzyskał Python. Dlatego porównywanie na równość liczb zmiennoprzecinkowych zarówno w Pythonie, jak też w innych językach programowania niekoniecznie jest dobrym pomysłem. W przypadku, gdy chcemy porównać wynik obliczeń zmiennoprzecinkowych z jakąś wartością, należy porównania dokonać przez dwie nierówności z wartością mniejszą i większą o jakiś epsilon, określający precyzję naszych obliczeń. Wyjątkiem może być sytuacja, gdzie sprawdzamy czy dana zmienna ma np. wartość domyślną przypisaną wcześniej jawnie np. Na czy nadal jest zerem tak jak ją zainicjowaliśmy. Jak już widzieliśmy typ logiczny może być wykorzystany w warunku pętli while i możemy tam umieszczać skomplikowane wyrażenia logiczne, a nie tylko proste nierówności. Drugą instrukcją, w której wykorzystujemy typ logiczny jest instrukcja if. Pozwala ona na warunkowe wykonanie związanego z nią bloku kodu, jeżeli podane wyrażenie logiczne warunek jest prawdziwe. Instrukcja warunkowa if rozpoczyna się od słowa kluczowego if, po którym następuje warunek i dwukropek rozpoczynający blok kodu. Podobnie jak w przypadku pętli while warunek nie musi być ujęty w nawiasy, ale ich napisanie nie jest błędem. Instrukcja if posiada kilka wariantów związanych z wystąpieniem lub nieopcjonalnych bloków. Do instrukcji if możemy dodać blok else zawierający instrukcje, które będą wykonane, gdy warunek nie jest prawdziwy. Należy zauważyć, iż słowo kluczowe else występuje na tym samym poziomie wcięcia co if, a po nim również mamy dwukropek rozpoczynający blok kodu. Pomiędzy blokiem kodu wykonywanym dla spełnionego warunku a linią z else możemy wstawić dodatkowe warunki do sprawdzenia i bloki kodu do wykonania, gdy warunki te będą prawdziwe. Rozpoczynają się one od słowa kluczowego ELIF, po którym następuje wyrażenie logiczne i dwukropek rozpoczynający blok kodu wykonywany, gdy ten warunek jest prawdziwy. Należy zauważyć, że w ramach całej instrukcji IF, ELIF, ELSE wykonany będzie maksymalnie jeden blok kodu związany z pierwszym spełnionym warunkiem, pierwszym wyrażeniem logicznym będącym prawdą lub z ELSE, jeżeli ten blok występuje, a żaden z warunków nie był prawdą, Warunki sprawdzane są w kolejności podanej w programie, a nie według ich precyzyjności. To programista musi zadbać, aby najpierw podać bardziej szczególne przypadki, a dopiero po nich ogólne, które mogą je obejmować. Jeżeli chcemy, żeby bloki kodu były wykonywane przy spełnieniu warunku bez względu na spełnienie lub nie innych warunków, należy stosować osobne instrukcje IF, a nie konstrukcje IF-ELIF. Instrukcja IF może być też wykorzystywana do warunkowego przerywania pętli lub pomijania pewnych ich iteracji z użyciem instrukcji BREAK i CONTINUE. Wykonanie instrukcji BREAK powoduje przerwanie wykonywania pętli, natomiast wykonanie instrukcji CONTINUE powoduje przerwanie bieżącego kroku pętli i przejście do następnego. Jeżeli warunek pętli taki krok przewiduje, w przykładzie widocznym na ekranie pominięte zostanie wypisanie trzech kropek dla X równego 2 w związku z użyciem instrukcji CONTINUE. Natomiast cała pętla zakończy się na x wynoszącym 4 wskutek przerwania przez instrukcję break.